Pani mnie ubiera Ale żeśmy się wpasowali Co do centymetra, proszę bardzo No pięknie Cały paradoks jeszcze w tym taki, że Tu nie można mieć psa, czyli legalnie Znaczy to jest nielegalne mieć psa a my teraz idziemy na policję prosić ich, żeby nam pomogli znaleźć psa To się nazywa idealne wpasowanie w przestrzeń. Ale żeśmy się wpasowali! No pięknie Who are you? Hello, my name is Peyman. Uh, I'm living here in Shiraz in, uh, in Iran. So if you ever traveling to iran or in shiraz you would like to meet uh, for a cup of tea or just walk around i'm happy to show you and always meet new people and it's uh, so much fun this is the best guide in town and around especially persepolis yes, yes this is yes. your favorite i think and um, but you also take people around persepolis to yes, see what yes uh, uh, i'm known as mr persepolis so i can show you Persepolis, Necropolis and also other places in Iran in different cities mostly in historical or cultural tours or just if you don't like tour tour you can always just text me for just hang out walk around have a cup of tea and yeah have mm -hmm. some fun if i need a place to stay are you a right person to ask yes yes you can always ask me for anything yes <laughs> he will help you to change money find the doctor policeman mm. <laughs> like everything you might need yes yeah? so this is the right person and of course i will put link with contact details if you are going to visit iran Shiraz. you need to meet mr persepolis all right thank you so much <laughs> Dzisiaj sobie nie mogę poradzić z włosami. Zanim przyjechaliśmy tutaj do Iranu, to słyszeliśmy bardzo dużo dobrego o Irańczykach. I wiecie co naprawdę? Oni są po prostu tak sympatyczni i opiekuńczy i pomocni. A wczoraj prosiliśmy znajomych, żeby nam zamówili tak Nie ma mowy! oni wsiadają w samochód i Cię przywiozą przywieźli nas na miejsce my ok, no to baj, a oni nie, bo oni poczekają czy ktoś nam otworzy drzwi żebyśmy, wiecie byli bezpieczni że, czy wszystko jest ok dzisiaj rano poprosiłam gościa żeby mi zamówił samochód e, i mówię dobra, dzięki wyszłam za bramę, a on za chwilę mi doszła wiadomość czy jest ok czy znalazłam samochód, czy jadę we właściwym kierunku, czy dogadałam się z kierowcą. No po prostu, to słuchajcie, kierowca taksówki przywozi mnie pod muzeum i co? Wychodzi z samochodu sprawdzić, czy muzeum jest otwarte. No halo, kurczę i mówi, jest otwarte, możesz iść no kurczę, fantastycznie, naprawdę bardzo mili, bardzo pomocni i opiekończy ludzie na wejściu muszę sobie wybrać jedną z tych The all the same so any one will do i pani pomoże mi ubrać czador oh, <laughs> pani mnie ubiera <laughs> Pani się cieszy. Okay? No, no. Pani mówi, że jest perfekt, więc mogę Lachę stan. Thank you so much. Okay, now I'm ready. Okay. Yes, I can go I can go oh, yes. Thank you. Naprawdę trudno się robić zdjęcia i filmy bo mam zajęte ręce ale no, muszę sobie jakoś poradzić Domyślam się, że tam właśnie naprzeciwko mnie tu po prawej stronie jest, są te witraże więc najpierw polecę tam porobię zdjęcia a potem pójdę dookoła zrobić zdjęcia. E, tak więc trochę tak od końca będę zwiedzać. Prawdziwe utrapienie z tymi szmatkami, wiecie, bo w ogóle się to nie trzyma. Cały czas zlatuje materiał. Wiecie, trzeba dwoma rękami trzymać. Tu z jednej strony, tam e, niżej żeby nic nie było widać a gdzie ja mam trzymać aparat, słuchajcie no i wszyscy tam z tymi szmatkami tak sobie tam merdają tam spadają i poprawiają a więc a... fajne miejsce ale wiecie, nie mogę przestać myśleć o tym, że ten meczet zmienił się po prostu w studio fotograficzne. Potocznie nazywany jest różowym meczetem z tego względu, że mozaiki, które tutaj są, kafle, są w dominującym kolorze różowym, który bardzo rzadko zdarza się w innych meczetach czy na innych budynkach, bo wszędzie jednak dominuje kolor niebieski. A tutaj jest dużo różowego, ale także dużo żółtego, białego i no jest też niebieski, ale są po prostu inne kolory. zapinkę, którą tutaj miałam przypiętą chustkę, tak? Nic nie było widać. To dostałam teraz w prezencie. Więc przyda się do kolejnych meczetów, do odwiedzania, żeby mogła się pozapinać. Bo tak to po prostu jest problem. Za każdym razem, jak trzeba przejść przez ulicę, to normalnie czuję się jak jakiś kamikadze. Tutaj w życiu się nikt nie zatrzyma, pasy zapomnijcie, w ogóle nie ma znaczenia bo i musisz po prostu wejść, wejść pod koła i wtedy dopiero, no wiesz, no nikt Cię nie przyjedzie, a przynajmniej trzeba mieć taką nadzieję. Idę zrobić drobne zakupy. Tyle mi potrzeba, kasy. a Jeden banknot to jest 100 tysięcy reali, i naprawdę niewiele za taki banknot mogę tutaj kupić. Za milion, no to mogę kupić paczkę takich lepszych ciastek. Mogę kupić. Co mogę kupić? Zrobię listę tego, co mogę kupić za 1 milion, ale naprawdę przez to, że banknoty są takie duże, to mamy takie wrażenie często, że coś jest drogie. Potem sobie przeliczamy na dolary i mówimy, nie kurczę, ale tanio. Co stan Lars, Lars, I'm welcome to Gran this Yes. In Nuskipi. Okay, now we're going. Thank you. Now we're going Gardamon, ale po prostu normalnie taki smak. Co pan tam jeszcze ma? Bo pan jest. testy Ja mi się sto. Normalnie te z są obłędne, obłędne. Ja totalnie oszalałam na punkcie tych Pan mi tutaj przez translator powie co jest w środku w tych ciastkach ale po prostu co jedno to lepsze normalnie niebo w gębie niebo w gębie mhm. same naturalne produkcje. super pan mi robi herbatę z kardamonu zafra zafranu No. Zachrony no. w przygarach, jestem strasznie zmęczona i nie będę nawet się pokazywać, ale e, gotują się ziemniaczki, marchewka z groszkiem, gulasz, buraczki. No po prostu, Mistrzostwo Świata Yet Again. Can I? So, Can what's you? the verdict? The verdict is fantastic. The verdict is a question that... And I marry you? <laughs> <laughs> oh, <cool. laughs> and you want to travel with me with the bicycle? <laughs> I was just um, telling my boyfriend that we are eating this food. I mean Polish food, and he was like, Polish food is fantastic. Mm. He also very said good. very rustic. Yeah, yeah, true. very simple, very simple, very as you can see, like you cannot get more rustic than this. No. What we have <laughs> eating straight from the pots. Mm -hmm. But you know, it doesn't matter. But it has taken some time. This food, right? Well, yeah, it takes yeah a little bit of time. Mm. Like Very simple, equal five hours. Yeah. <laughs> no, it wasn't... <laughs> it wasn't. It wasn't five hours, but like two hours or so. Mm -hmm. <laughs> We should open a restaurant in yeah. Iran. Iran. Hamdo, Hamdo, shado. Ham -dou. Ham -dou. Ham -dou. Yes, well done. Pandashodu. No move forward. Don't cling to the past. Life is waiting for you. Just go. Are you move. recording that? <laughs> yes. <laughs> <laughs> past, is no more. <laughs> past is no more. The future not exists. Just leave in the present moment. and just move forward and just go. Don't whine. Just create your life and be the hero of your own story. <laughs> and thank you for this amazing food. Thank your you best. so much. You're welcome, you my so pleasure. Much. You are my first and very best Polish friends. But you are more like Polish. You belong to the universe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kurwa mać, bo już inaczej kurwa nie powiem. Normalnie słów kurwa mi brak. Pierdoła, kurwa, jedna wychodził dzisiaj i zostawił bramę Wiecie, nie zamknął, nie zatrzasnęła się I po prostu się otworzyły drzwi I my nie mieliśmy pojęcia, że drzwi są otwarte Bo każdy zawsze, kurwa, zamyka bramę I kurwa, nie ma beli Oh. just So she didn't go far, she was just by the gate. Yeah. Jednak się, nie? gate closed. ja tu. If it was open, maybe she could come. But maybe it's not completely closed. Hmm. Oh no, Madish Nashti. Oh, and there is yeah. So when he came the gate was closed. Ah oh, okay, I love Alice. This charger? See your charge is after Sorry. jest okay. szlak by to jasny trafił. Tyle powiem, bo nawet nie wiem, słów po prostu mi brak. Nie wiadomo też, jakie są intencje tego gościa, bo wiadomo, że mogła to być też dobra osoba. No, zobaczył psa, który się tutaj szwędza, sam, co w Iranie jest po prostu w ogóle niemożliwe. I po prostu wziął, żeby się nim zaopiekować, ale też nie jestem pewna, bo włożył ją do bagażnika. Więc trudno jest powiedzieć. Może też ktoś po prostu chciał sobie przygarnąć albo sprzedać. Nie wiadomo, psy są tutaj bardzo drogie.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 I will try to see if some of my friends have some connection or something. Uh-huh. See if we can do it faster. Thank you for your time. No problem. Okay, we know where to go. Uh-huh. It's close. Ja, maar het is nog pół miasta jest na nogach to jest niesamowite jak to po prostu działa ten zna tego a tamten tamtego jeden do drugiego dzwoni i wszyscy próbują nam pomóc no i o ironio losu słuchajcie my szukamy psa w kraju w którym nie wolno mieć psa policja postawiona na nogach już podobno na wysokich szczeblach. Połowa miasta postawiona na nogach. Nasłownie. Kazali mu przyjść po południu, wiecie, pod wieczór, ale ja stwierdziłam, że ja nie będę siedziała i czekała, kurwa, z założonymi rękami. I idę teraz na tą policję sama. Eee, Będę siedzieć na karku, aż coś kurczę zrobią, bo przecież można odczytać numery rejestracyjne, mają rejestr samochodów, więc można się skontaktować z tym właścicielem, wiecie, jak sprzeda tego psa, to już lipa, już kto znajdzie po tym komu on sprzedał tego psa.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 we are celebrating! <laughs> <laughs> Can you tell me the story?